Hej moi drodzy, z tej strony Shiro Dzisiaj zagramy w The Mortuary Assistant Czyli grę opartą w sumie na sekcjach zwłok Jest to gierka z gatunku horroru Więc myślę, że może być ciekawie W szczególności, że ten kanał w sumie miał być na początku Taką inspiracją do, do tworzenia filmów grozy Tak więc bez zbędnego przedłużania Zacznijmy nową grę Jest to niestety demo w V117 Więc pewnie za długie to demko nie będzie No ale zobaczymy a bit it was just really weird. So, some stuff fell over. That's not a big deal. No, I know. It, it wasn't even my fault, but he sent me home right after that. I'm just really worried. He was supposed to finalize my stuff today. And he said he would, right? <laughs> yeah. So, that's a good thing. Yeah. It just didn't feel like he meant it. Like, he just said it to get me out of the building. Uh, wait a sec, I have another call. Hello? Hey, Rebecca. It's Raymond. Oh, hi, Mr. Delver. Uh, look, if I did anything wrong today, just... No, no. Uh, I wanted to apologize. You've done a fantastic job. I'm just not feeling too well. That's uh, actually why I'm calling. I know it's late, but we just got three new cadavers, and no one else can make it in right now. I was hoping you could come in and take care of them. Well, uh, yeah. Uh, are you sure? I mean, of course. <laughs> Excellent. You're doing me a huge favor. I took care of the rest of your onboarding. We're all set. And your new badges is in your personal belongings drawer in the back room. That's great. Uh, thank you. I I'm on my way right now. I hope you feel better. Thanks again. I'll see you tomorrow. Bye. Holy shit. To był on. On mnie podpisał. Dziękuję. napisy dostępne? Macie dostępne napisy w prawym górnym rogu, jeżeli siedzicie na telefonach, ewentualnie w prawym dolnym rogu, jeżeli siedzicie na komputerach sesjonarnych, ewentualnie laptopach nie będę wam tego teraz tłumaczył z miejsca po prostu zrobię napisy myślę, że będzie to bardziej imersywnie niż miałbym się odzywać w trakcie jakichkolwiek dialogów tak więc dobra mamy swoje pierwsze samotne sprawdzenie zwłok że co, to, co, co Miło osoby są martwe, serio music band shirt Wyłączymy tę rady, nie wiadomo, czy nie będzie praw autorskich na nie. Hmm. Death and Decay. A book covering the process and science of decomposition. composition Doki. Szukamy kluczyków z tego, co mi wiadomo. O, możemy normalnie przenosić przedmioty. Ciekawe, jak ta gierka się w sumie rozwinie później. Jestem bardzo, bardzo ciekawy. Czy to będzie taki klasyczny horror, czy bardziej symulator jak wiadomo na początku twórcy mogą nie mieć jeszcze takiego mm, planu całkowitego rozwoju gry. At least there's some in here. Dobra, nie będziemy sprawdzać tego, szukamy kluczyków, co, gdzie mogą być te kluczyki? Mm, w szafce nie, w szawce? nie. Raczej. Nie. Ja, są moje Latarki jeszcze nie mamy. Ej, dobra, bo może ja coś tutaj ominąłem. Gdzie są te kluczyki? Tu są kluczyki. Keys uh, to the apartment. Car and the front door of Riverfields. No Już to wziąłem. Halo Oh. Inventory. Large items are held in your hands. If both, ha If both hands are full, you will need to drop a large item before picking up another. Smaller items are kept in your pockets. Uh Dobra, nie będę już tego tłumaczył. To jest ogólnie. Hmm, że możemy upuścić jakieś przedmioty bez problemu. Klikając tutaj. E, Okej, okay, ale gdzie były te kluczyki? Ja ich tu nie widzę. Czyżby gra nas już strolowała? Nie, ja chyba ich nie, nie wydropowałem. Ej, serio. Czy wy widzicie tu kluczyki? Bo ich nie widzę. Czemu ich nie ma w pakets? Nie mówcie, że już baga złapaliśmy. Dobra, moi drodzy, robię szybkie cięcie, bo... Chyba coś tu się już wykrzyczyło w tych grze. Dobra moi drodzy, niestety musiałem zdesetować grę. Bo ostatnio były tutaj kluczyki, ale ich nie mieliśmy w naszym inventory. E, I zauważyłem, że tu mamy kolejne szafki. Nie wiem czy ich wcześniej nie zauważyłem. No ale już znaliśmy pierwszego baga dosyć szybko jak na grę. która powinna być przynajmniej w jakimś stopniu grywalna. No i dobra, są te kluczyki. Zobaczymy teraz, czy wyjdziemy. Aha, nie możesz tego użyć, serio? Okej, okay, dobra, wyszliśmy To co, jest nasz ośrodek Ośrodeczek, którym, w którym będziemy tutaj przeprowadzać naszą sekcję zwłok, rozumiem, tak? Dobra, ale jestem kulturalnym człowiekiem, zamykam drzwi za sobą Co, pierwsze co, to kawka Zrobimy sobie kaweczkę To teraz nie możemy już tego? No trudno Jak chcesz Wazy się zbić, niedobrze. Dobra, co my tu mamy? A clipboard. A clipboard used for forms and keeping tracks of tasks. Czy my tu możemy przejść? Nie możemy tu przejść, ale możemy za to otworzyć nasze krofeczki, które są puste. To po co w ogóle ci te szafki? Oj, coś mi się wydaje, że ten krzyżyk będzie tutaj niedługo przekręcony. Uhu. Mr. Delivers Business Cards Dobra, mogę to Rozwalić? Nie mogę rozwalić uh, Matchbox A box of match, matches To nie będę wam tłumaczył Czegoś takiego, no bo to wiadomo, że tu jest napisane Po prostu pudełko zapałek, prawda? Więc będę wam tłumaczył Bardziej rzeczy związane z abułą. Myślę, że to będzie bardziej logiczne Jezu, czemu jest tyle tych krzyży tutaj? O, jest nasza osoba. I nawet się rusza głowa. Nice. Bezpieczniki. Oj, coś mi się wydaje, że niedługo je ja chyba coś wywali. Tank cleaner. A cleaning solution for cleaning tanks and embowing em machines. Ogólnie środek czyszczący. Da się światło, da się światło, Dasia. W ogóle to było chyba światło zapalone od początku. Chcemy, żeby było bardziej klimatycznie. A co mi tam? Um, tego nie możemy wziąć. Nie, nie możemy. Boże nie, nie możemy. Rebecca. Rebecca, thank you for coming in on such short notice. Uh, the body currently in the embalming room is done, so please return it to cold storage and get started on the next one. I left left the key to the embalming room in the top drawer of the front desk, Raymond. Yes, don't forget your, your clipboard. I co, teraz to musimy wziąć? Nie. A, my możemy to w ten sposób brać. Ja myślałem, że to jest po prostu szybkie wyjście. No dobra. Co my tu mamy? Hmm. Wzięte ciało z budówki sprawdzone, ale to chyba nie jest nasze. To ewidentnie nie było nasze, bo to już było sprawdzone. No dobra. Aha, czyli prawie wszystkie myszcie sobie po prostu to bierzemy. No dobra, ale co my tu dalej musimy zrobić? Bo serio, to jest bardzo skomplikowane. Nie to, żeby mi się nie podobało, ale jest naprawdę skomplikowane. Jeszcze raz. Dobra, zostawiłeś klucze, których nie ma Albo jestem ślepy Tak sprawdzam i sprawdzam Aaa, dobra Czekajcie, bo jestem chyba ślepy, prawda? Na quick inventory Tak, jest napisane In top drawer, okej okay. to Przepraszam was Jestem dzisiaj troszeczkę zamotany To się wytnie No, e, dobra, nie chcemy o, oh. mm, witam pana Źle pan wygląda Tam nie ma drzwi, bo nie lubię przeciągów Tu nie ma drzwi Cholera. I robi się creepy e, Tak więc dzień dobry panu mm, Co to jest? Tu się nie da jeszcze tego użyć Mamy W szafkach e, Glutaraldehyd. An, RT... lalala, an RTL fluid base used for firming and pres... preserving TCU. Tak naprawdę to nic nie zrozumiałem stamtąd. Znaczy, prawie nie zrozumiałem. Dobra, mamy komputer. Riverfields Network, how to? to enter cadaver information. Click the record system icon to open the program. Match the section on your clipboard to the compo. Corresponding section on the computer. Once all findings have been entered into the system, click Submit to print out embalming records. Then file uh, the records up front to begin the embalming. Embalming, przepraszam. Ok. Record system. Mm -hmm. Czyli musimy najpierw się dowiedzieć, kim ty jesteś. Uh... Musimy jakiś kod podać. No dobra. Mm. Tu mamy skarperę. Tu mamy jakieś szczypce nożyczki. Przejdźmy się najpierw, może zobaczmy, co tu w ogóle jest. E, coś tu było. Access card. Mr. Delver works patch. Full access. Czemu tutaj nie możemy wziąć? Aha. Access card, my new work badge Czyli to jest jej no dobra, a czemu tego nie chcesz wziąć? Może ci się to przydać, nie uważasz? To jest limited access Ale no tego trupa to się w sumie nie boję, bo on jeszcze leży Pewnie nie jest uskryptowany. skryptowany czy to stół chłodnie? Nie ma nic Nie ma nic Nie ma nic I on się nazywał Sherwood Kelly tu też nie ma nic, i tu mamy kolejną denatkę naszą, tak? Czy ty nie masz oczu? Chyba nie mogę podnieść? Nie mogę No to wyjeżdżaj, na razie tam gdzie byłaś eee, O, w ten sposób, dobra, zamykamy panią Chłodnia to chłodnia Z tego co leży tam, z tego co pamiętam, musieliśmy chyba włożyć do chłodni ponownie, albo go może spalimy? Nie, no nie będę chamski Dobra, to temu panu już chyba dziękujemy Ej, to już było creepy Bardzo eee... Dobra, to jest dziwne, bardzo dziwne Oczywiście nie wziąłem tamtej notatki, prawda? Dobra, na razie ci zostawimy tu Mieliśmy pana włożyć do chłodni OK. okej Chyba w ten sposób, prawda? O Jezu, to było creepy Dobra Naszego denata już Odkładamy z powrotem Przegnam Uf. To było serio creepy My Mogliby naoliwić te drzwiczki, bo to jest niefajne To jest bardzo niefajne Dobra, bierzemy kolejne te nasze nosze. Podstawimy. Wyciągamy panią denatkę. Ups. To było dziwne. Ja to zamykam, bo oczywiście nie chcemy tych przeciągów. Ja lubię ciepełko. I bardzo ciężko się tym steruje. Uj, bardzo ciężko się tym steruje. Możemy biegać? Nie możemy biegać. On otworzy teraz oczy, nie jestem pewny. Jestem pewny, że ty zaraz otworzy oczy. Kurde, Alright, przestań. Dobra, sprawdźmy, co z tobą jest nie tak. Ja mogę... O, mogę cię obracać. Dobra, ja tu nic nie widzę. Rozpinać tego nie będziemy, bo mi YouTube... A, jednak było coś, przepraszam, było zadrapanie. Dobra. Głowę możemy zobaczyć. Mmm, Tu nic nie widzę, włosów nie mogę odgarnąć Tu też nic chyba nie ma yy... A, tu możemy sobie wypoziomować Dobra, a ust nie sprawdzimy? Ej, mam jakieś dziwne takie uczucie jak na to patrzę, nie wiem czemu Tu jest zadrapanie kolejne Dłonie już obkręcaliśmy? Nie, nie obkręcaliśmy dłoni o, tu widzę, że są znia, zna, z, o, zmiany wątrobowe, czyli to jest tak, już była denatka praktycznie Na stopach nie ma nic, yy, nie to, że udaje lekarza, nie, nie, nie Naprawdę to nie wiem, co ja gadam w ogóle To co już, efekt gnicia? To to już mieliśmy, no to co, no tylko za drapaniem. to co, co tam się pani stało? Nie, no tu nic nie widzę hmm. Czekajcie, tym to się otwierało, tym się otwierało eee, Any... Aru... Aru... Okej... Okay? Nie wiem, aru jaki? Bóg wie eee, Record any disgusting... Eee, disgusting marks Okej, okay, tutaj mam już zrobione hmm. Teraz musimy to wprowadzić do komputera, ok. Pani Donatko i to było tak. Eni. Wiek 83 lata. Prawe. Em, prawe ramiono. I tu była jeszcze prawa noga, tak? Czy na trzecim mu się wiek nie zapisał? O, a to w ten sposób. A, kopiujemy w ten sposób i wklepujemy tu. Przepraszam. Dobra. Czego wspomniałem A, jeszcze lewe, lewe ramię A, Czy ty tu stoisz? Ej, ja to potem zobaczę na filmie, bo w sumie skupiłem się na tym i nie zauważyłem. Nie zauważyłem, że ona już stoi. Ej, to nie wcale nie chodzi o to, że mam jakieś omamy wzrokowe. Nie, nie, nic z tych rzeczy. Gdzie jest ta drukarka? Gdzie jest drukareczka, drukareczko moja, tu jest. Embaling report. A packet of mortuary paperwork related to the handling of the decays. File up so they are available if requested. No, myślałem, że się tutaj obudzi. Dobra, co ja mam teraz zrobić? Tu już jest zrobione. Dobra, odłóż to. Nie chcemy tego. Mm, tu już jest zrobione. To co teraz? Tniemy? Rozumiem. Tniemy panią, tniemy. Dajcie mi to ostrza. Small sharp blade used for surgery. Gimme, gimme. Patrzcie, to się teraz tak robi. I no, co nie, co nie, co ja mam teraz zrobić? Bo zgupiałem, hmm. czy to wydropiłem? Nie, Wiesz to. dobra, bo zgupiałem będę wam chyba zaraz tu robił będę wam tu robił raczej cięcia co, żeby było to? na tyle? nie będziemy ciąć? nie, no musimy ciąć czekajcie weźmy jeszcze raz to do ręki trochę w świetle Tylko to jest... Dziwne. Mam nadzieję, że mi się to nie zbaguje. Hmm. Ej, serio, nie wiem co teraz mam zrobić. To, to było, przepraszam bardzo. Czemu to się wszystko potwierało. O, jest. Hmm. to nie wiem, co się odwaliło. Ten tylko nasza nadal stoi, czy znaczy leży. Tu coś by wolno. Raymond leżysz? Leżysz czy znaczy nie, fuu, Kelly przepraszam Raymond to nasz szef No dobra Że cię podłączyć gdzieś tu Ej, tu nie ma nic opisanego co ja mam zrobić dalej Tu też nic nie ma Ja czegoś nie przeczytałem Nie znamy kodu co to jest? Jakiś klucza, Czy my tego nie widzieliśmy wcześniej? Czy to jest tutaj? Ou! Cóż to za secret? Smart notebook. Rebecca, you weren't supposed to find this yet, but I suppose you found my key. You simply aren't ready for this work. I can't let you live what I. what I live, not yet. Maybe in the spring, Raymond. Aha, czyli to pewnie będzie.. To będzie raczej oznaczenie kiedy będziemy mieć oficjalną wersję tej gry. No dobra, wszystko pięknie ładnie, ale serio, czegoś chyba czy nie rozumiem Proszę przestać. Wow Creepy like fuck Can't hold anything else. Co ja mam tu zrobić? Czemu grom tego nie tłumaczysz? Co to kurwa ma znaczyć? Wow Wow Dobrze, że nie włączałem nagrywania cię opuścił? To już dawno temu Teraz ja coś skoczy, tak 100% jestem pewnym co krzyże Kamikazeee dobra Uła. Ciary poszły Uuhu. Ciary poszły Teraz możemy tu przejść no, Wszystko pięknie ładnie Ale co my dalej mamy zrobić? Ja mi teraz spalił, serio. Tu zamkniemy. Mamy skarpel, tak? Dobra, będziemy teraz patrzeć needle injector. to możemy wziąć. To już jedno mamy. To też możemy sobie wziąć. Teraz się z panią pobawimy. Zobaczymy, czy zaraz będzie taka cwana, jak cię rozetnę. Zaraz zobaczymy, czy będzie taka cwana. Tego wziąć nie możemy. Ale to już możemy. Dobra, to wyrzućmy wszystkie rzeczy, które mamy zbędne. To nam niepotrzebne. Tutaj też nic nie ma. clean, hold anything else. dobra, nieważne. to co my mamy zrobić? Naprawdę nie wiem. I don't have my hmm. Serio teraz ci to jest potrzebne? Dobra, majdany. Już chyba wiem, co tutaj trzeba zrobić. E Mieliśmy zabrać e, nasz clipboard do... Do, do, do, do, do, do, o to mieliśmy wziąć. I mieliśmy to wziąć do, naszego, do naszej głównej hali tutaj. bo Jezu, ten obraz jest creepy. I mieliśmy to wziąć tu. A, ja nie, nie ogarnąłem o co tu chodzi. A, to tu nasza wadza. Co ja tu na początku. Dobra, ale teraz już wiem. Teraz czas na balsamowanie, tylko jak to zrobić? Czy ja muszę wziąć to? Czy ja to już miałem? Miałem A nie, teraz będzie płyn do balsamowania To było to? Chyba to było to I tu idzie to Tak I coś jeszcze, prawda? To chyba nie To chyba nie Pewnie to. Mhm. Czyli co, będziemy tak sobie tutaj wszystko wrzucać? Nie. Czyli jest tu jakiś limit tego wszystkiego. I co teraz to? Ano? Ile jeszcze mamy tu płynów? może od razu Ludliczka wpierdolimy. Yy, Boże, będę musiał to wypikać znowu. A ja to jestem głupi. Metanol, no tak wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Wow? Ej Paniusiu, ja cię miałem teraz zmumifikować wow. Czemu to jest zamknięte? Czemu to jest pentagram? Paniemy na środku, a co mi tam? Co, wracamy? Nie wracamy? Oknem nie? O, oh, faj, dobra, robi się creepy, robi się creepy. Czy ktoś ze mną stoi? Nie, mm, the flash of fire and ashes, or of flesh, will herald the coming of my house. Wow, gdzie my jesteśmy? No, I'm not going. please, don't! No, powiem wam, że się robi bardzo dziwnie. My sądz? What? They've done an increase for you, so that's 300 hundred milligrams now. Uh, let me know if you have any questions, okay? Yeah, thank you. Mm. so tylko... Ten year coin. This is my coin. co straciliśmy osobę jakąś bliską. They're mnie the co kind of to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? jest? jest? Teraz tak się nie nazywam teraz, ale staram się wczuć w to, co tu jest przedstawione. What the sorry. I am sorry. I am sorry. I tak się I am Ja wyłączę, ty włączysz. Come on! ara. To nie jest wystarczający powód, żeby stąd uciekać. Naprawdę, no wziąć w samochód i do widzenia. Ale oczywiście nie. Nie może być tak dobrze. Pewnie. Chodźmy do tego trupa, do tej zjawy. No, kurwa. O już się nie ma tutaj. To to wracamy? Eee. co ja teraz mam zrobić? Coś tu było, coś tu było, coś tu było... O, o, o, o, coś tu jest Czy tu coś jest? No coś tu się pojawia raz na jakiś czas O. No dobra, no i co dalej? That's not it. That's not it. A i teraz mamy może tą rurkę wtyknąć jej, co? Tu mieliśmy bodajże Rurki PCV PC przepraszam O. No i co, odpalamy maszynerię? Od... Ty Wszo jedna. Jak ty żeś tam zmieścił, co? moje głośno i to się czuje bezpieczniej. Ja jest dobra, ile jeszcze? Ile człowiek może mieć krwi? Chyba już. Odłączamy teraz Paniusie. Oj, patrzcie, jak się szybko zagoiło. Kurde, ale ta medycyna poszła. Uh, the fill body cavities insert the tor trocar until it stopped to begin the flow of embaling fluid. Once that cavity is full, pull the trocar back, rotate it, then reinsert at new as angle until the... E, reservoir, reservoir back is empty. Czekajcie, czekajcie, czekajcie, czy Dobrze. Rozumiem. I can't, I can't use. I'm missing something. I can't, I can't use that here. Co ja tu mam, żoncze? Czy daję to przez sekundę? To są to torcary, prawda? Ah. To jest to. To znów coś się pojawiło? Gro, czemu mnie tak nie lubisz, co? Tu igły do szycia, Needle Injector. Nie, to są zwykłe igły, przepraszam. Ale ten film będzie pocięty, coś mi się wydaje. Ja to weźmiemy. Ej ty, nie rozumiem co ja mam tu wziąć. Ruki PVC już były. Tego wziąć nie możemy. That's a, oh, okej. Okay. Dobra, a jak ja to mogę... Nie Ej, hey, bo ja nie wiem, czy ja to dobrze robię. To mamy czekać, aż te wszystkie płyny z organu powyciągamy? Nie będę dobrym o, o, Dobra, tu jeszcze Chciałem powiedzieć proktologiem Ale to chyba nie to. <grym> to Proktologiem to na pewno dobrym nie będę Blisko, ale jeszcze nie tu Jak on się nazywał? Boże, nie proktolog Jezu nie grabarzem. Ty kurde wszo jedna, Jezu, to jest tak słabej jakości perset, znaczy perset, model. A jest taki creepy. No dobra. I co, teraz znów coś musimy tu zrobić? Czyż możemy po nim się odwieźć? Ja bym ją odwiózł. Ja bym Cię odbył w chuj i już bym się nie wracał do Ciebie. Już tych formal... formal... formal... Już nie możemy wziąć. Czekajcie, bo w sumie mam przecież ten... Ah, power pump cleaner into embaling pump to clean it. I zostały nam w sumie jeszcze jedna, a to wszystko było napisane, ale jestem Baran. A to musimy wyjść tam, bo ten czyścik był tutaj chyba. To co, będzie trup kolejny? Ja tylko czekam, aż wywali te korki naprawdę. Czekam aż wywali mi te koreczki i będę w dupie. Ale dogram to. Dogram, choć nie wiem co. A przecież tu był, przyniosłem jeden Ale no to jest głośne Mega głośne To jest naprawdę głośne co to było? Zamknij tu szufladę Dobra Zabieramy cię paniusiu i coś mi walnie od tyłu, prawda? Wow. Dobra, to już jest się śmiej mi do śmiechu nie jest w tej chwili. Nie ja but nie widziałem suffer no na I się poskładała jak tym ty jesteś o Boże Afroamerykanin. Nie, to, że jestem rasistą, nie, nie. nie. Wow. Dobra, chyba skończyliśmy, moi drodzy Jeżeli bym miał to teraz drugi raz nagrywać, to pewnie zajęłoby mi to jakieś 15 minut, może maksymalnie No i pewnie zobaczymy się w The Mortuary Assistant w wiosnę 2022 Ale... Co ja mogę powiedzieć teraz o tej grze? Kochani, jest gra dobra, dobrze straszy ale ma jeszcze sporo man mankamentów dużo ta gra nie tłumaczy brakuje wielu skrótów klawiszowych na przykład tak jak mieliśmy tą naszą tabelkę z tymi wszystkimi operacjami to powinno być pod jakimś wiem, czy Q czy, czy, czy nawet Z ale żeby było to non stop obecne no bo nie oszukujmy się jednak no no gra nie tłumaczy nam takich podstaw no jeżeli osoba która pierwszy raz widzi taką sekcję zwłok yy... No to tak naprawdę jest ciężko jej się odnieść do tego wszystkiego, nie wie jakie są następne kroki, czego się używa Więc moim zdaniem troszeczkę za szybko przyszliśmy tutaj do horroru, zamiast yy, przejść przez jakieś podstawy, prawda? Mogliby dać jakiś prolog, yy, gdzie wyjaśnia nam jest ogólnie to jak to się wszystko robi yy, Nawet bez takiej nutki horroru, tylko takiej podstawy Żebyśmy potem już nie musieli się za bardzo zastanawiać co dalej musimy zrobić Mam nadzieję, że to poprawią i że poprawią te bugi takie podstawowe, typu właśnie znikające klucze na początku i tak dalej. Ale ogólnie gra ma potencjał. Jest kilka fajnych mechanik, które mi się podobają. Więcej troszeczkę może takich zagadek właśnie logicznych typu jakieś tam rozcinanie tych jest jak to brzmi aczkolwiek no, bardziej się tego spodziewałem po tej grze niż, niż takiego po prostu straszaka no, troszeczkę taki interaktywny film gdzie tam klikamy byle co żeby tylko przejść tą fabułę jest potencjał, jest dużo do zmiany nie wiem czy się wyrabił do wiosny jeżeli by chcieli coś takiego zmienić aczkolwiek no zobaczymy na wiosnę tak więc moi drodzy, dzięki wielkie to było The Mortuary Assistant. No i do zobaczenia w tej grze na wiosnę. A tak to widzimy się w innych produkcjach. Pamiętajcie o lajkowaniu, pamiętajcie o komentarzach i o ocenie filmu. Dzięki wielkie, grał dla was Shiro. Hej, hej.